No Ciekaw jestem, czy to poszło. Poszło. Hm, dobra, już się martwiłem. Trochę dziwnie wygląda. Trochę dziwnie startuje przez obs zaplanowana transmisja. Jestem, wystartowało, super. Witam wszystkich. Jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, o słuchawaczce. Zaraz to poprawię, żebyście mnie słyszeli, żeby w sensie, żebym ja was słyszał. Już sobie odpadam. Słuchaweczkę, w sensie słuchaweczkę mam tutaj. Zaraz będę z Wami bardziej online. Wybaczcie, że widzicie mnie od tyłu. Połączę się. No dalej. Dobra. Jeszcze raz. Witam wszystkich. Dzisiaj sobie ogarniemy mojego MacBooka. Jest trochę przybrudzony, wiecie jak to z dziećmi i tak dalej. Starałem się od niego dbać, ale to różnie różnie wychodziło. No jest trochę. Może nie jest jakoś wielce pobrudzony. No ale. Ale jest trochę pobrudzony. Ja w nim chcę wymienić pastę. O, wkręta jeszcze nie mam jednego, widzicie? No to trzeba będzie coś tam uzupełnić. Więc to sobie ogarniemy. Dzisiaj będzie turbo trudny temat. Wymiana pasty. Kupiłem na ten cel specjalnie sobie pastę AAB. Thermal Grease, coś tam TG5, czy jakoś tak to się nazywało. To jest taki odpowiednik jak Thermal Grizzly. To ma 12,5 W na metr kwadratowy, czy coś w tym stylu. Nie wiem dokładnie jak to jest MK. Taką pastę sobie ogarniemy i zobaczymy co z tego wyniknie. Hmm. Okej. Okay. Rozkręcam go wkrętakiem, lubię ten wkrętak, tylko do tego go używam ostatnio. Tu, w tym MacBooku, zaraz zobaczycie coś ciekawego. W sumie nie wiem dokładnie, czy to coś daje, czy nie. Czemu nie ciekły metal? Nie jestem fanem tego rozwiązania, z tego względu, że no, nie jestem fanem. Zbyt wiele problemów z tym bywa. Okej. Okay. Ja tu sobie... O, ciężko idzie, bo ja tutaj walnąłem sobie jakiś czas temu. Termopady dodatkowe na chłodzenie I się skleiło. Kurde. O, puszcza powoli. Okej, okay. z tej strony puściło, z tej trzeba troszeczkę się posiłować. O właśnie, widzicie, a takie pomodzone coś tam odwaliłem tutaj. <grym> I ciekaw jestem jak to wygląda. Ja go nie otwierałem chyba od pół roku. Byłem przekonany, że to gorzej będzie wyglądało, ale termopady się troszeczkę przebarwiły. Dobra, potrzebuję jeszcze jednego, jednego jednej rzeczy. O. Kelvin to trochę, a może, no nieważne. Bateria odpięta. To sobie to Rozłożymy. Ciekaw jestem, czy coś mnie tu zaskoczy. No właśnie mnie też to ciekawi, czy coś z tą temperaturą się lepiej zrobiło, czy nie. Ja głównie zauważyłem, że troszkę lepiej się to zachowuje przy takich chwilowych powiedzmy. W dłuższej perspektywie to i tak się wszystko nagrzewa tak, że jest masakra. Jeżeli chodzi o aktualizację, to tylko do wersji, która jest aktualnie podpisywana. Okej, okay, prawie wszystkie wkręty od, odkręcone. I zobaczymy, co tam słychać. O, zobaczcie, widzicie jaka lipa się zrobiła. Warto było to jednego tworzyć, bo tak miałem wrażenie, że coś dziwnego się dzieje tutaj. Pasta powysychała, zrobiło się takie, takie coś i to mniej więcej chyba pół roku. No lipa, nie? Dobra, to odłożę gdzieś, żeby mi się to nie pobrudziło. I zaraz, co? Przybory do przybory higieniczne. I będziemy se czyścili. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w takim ujęciu. Może być ciekawie. Hmm. Ktoś tutaj pytał, Karol pyta, jaka była pasta wcześniej. Wydaje mi się, że tu był MX4, ale nie jestem pewien. No właśnie, tak a propos też właśnie chciałem wam pokazać, że to jest ostatni model MacBooka, który można w taki sposób elegancko sobie ogarnąć, bo w kolejnych Apple poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że nie ma tak fajnie, trzeba wykręcać płytę główną, żeby się dostać do chłodzenia, żeby je sobie ogarnąć. że jeszcze jakaś tam plastyczność tej pasty jest tylko tak dziwnie się rozmyła ja właśnie ostatnio jakiś tam nie wiem tydzień dwa tygodnie temu albo trzy w sumie jakoś tak w okolicach e, świąt nowego roku zauważyłem że jak coś robię na kąpie to temperatury mocno wyskoczyły do góry Ja właśnie też nie mam pojęcia. Chciałem to sprawdzić, bo widziałem, że temperatury się podniosły, a nic takiego zbytnio nie robiłem. Okej, okay, widzicie, ja to kiedyś sobie podszlifowałem. Hmm, na razie nie będę nic kombinował, to jest, jestem leniem, aż tak bardzo mi nie zależy. Ała, jeszcze sobie setę wbiję w palucha. Okej. Okay. Piąty pin. Lightning ma korozję. Brud w gnieździe. Pastą zawsze mam problem. Jak, jakie, wasze są, jakie są Wasze patenty na nakładanie tej pasty? Bo ja zawsze tak sobie trochę daję i, i potem tak dziubię tą pastę po wszystkim. I takie coś odwalam, żeby to równo rozprowadzić. dlaczego nie Thermal gri Grizzly, bo przedostatnio ostatnio w innym Macbooku był e, Thermal Grizzly, a ja tak sobie lubię patrzeć, sprawdzać jakieś tam inne produkty. No i właśnie tego ABB zauważyłem jakiś czas temu i stwierdziłem, że sprawdzę, jak to wygląda. No dobra, coś takiego dałem. Góry i doliny się porobiły. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Takie coś tutaj powstaje, takie jak glutowisko. Zobaczymy. Hmm. A ja tu czytałem ciekawy komentarz. No właśnie, ja też miałem koło tam 60-70 stopni przy takiej mocniejszej, mocniejszym obciążeniu, a skoczyło mi po 80 ostatnio i to było takie, o coś się dzieje. Dobra i teraz zakręcanie tego to jest trochę takie zabawne. Ja już mówiłem, że jeżeli chodzi o ciekły metal, to nie jestem fanem tego rozwiązania. Dużo naprawiałem sprzętu, gdzie był ciekły metal i zawsze coś poszło nie tak. Tak, oglądam <grym> Rosmana uczę się od najlepszych. No i teraz nie lubię tego, bo widzicie, pokażę wam z innego ujęcia. Tu są te blachy, trzeba je, trzeba to docisnąć i żeby to gdzieś nie uciekło, nie przestawiło się, żeby dziury w płycie nie zrobić. Kurczę, to jest, to jest jak porąbane trochę te, te, z tą blachą. Apple tu odwalił, no dziw, dziwną rzecz, chociaż w nowszych MacBookach jest podobnie. Kto wie, jak ta pasta będzie OK. To może trochę nowszy sprzęt jeszcze. No w sensie nie dzisiaj, ale następnym razem A1990, bo ten sprzęt to jest A19, nie A1398 z 2015 roku konstrukcja. Choć nie wiem dokładnie, z którego roku jest ten konkretny model. I tam pasta będzie. Pasta co ja gadam, nie pasta, tylko. Chłodzenie będzie od drugiej strony odkręcalne. Dobra, teoretycznie wszystko. Tutaj w tym modelu, jak widzicie, można dysk twardy wymienić jeszcze. Ostatni model, w którym można praktycznie wymienić swobodnie dysk twardy. Ok. Jeszcze jedną rzecz zrobię, bo trochę jakiegoś farfocla się dostało na tego termopada. Go trochę przetrę. Dobra. Wcześniej jeszcze dałem termopad na dysk twardy, ale to w sumie nic nie powodowało. Jezu, bo się udusza. Dużo piszecie, mówicie o tym termopadzie Honeywell'a. Ja bym go nie dostał w rozsądnym czasie, a nie chcę mi się czekać. Może kiedyś go kupię, ale póki co to. To nie. Tutaj trzeba uważać, żeby nie wkręcić za długich wkrętów. Tu te dwa. Okej, okay, nie widzicie. Te dwa wkręty mają. Mają krótsze, Łukasz Łuckowski, yy, ja zapodałem linka do bloga, od y, którego to wszystko się zaczęło i tam jest informacja jak to odpalić, trzeba dodać ffmpega i coś tam jeszcze, ale ogólnie poszło za drugim razem. Tak, yy, radiatory raczej są czyste, bo całość była czysta, więc myślę, że jest okej. Okay. Ło, gwint nie chwycił dobrze. To jest minus tego wkrętaka, że jak nie, nie złapie za pierwszym razem tego odpowiedniego zwoju, zwoja gwintu. No to się robi Lipton, trzeba uważać. Okej, okay, jednej, jednej, jednej śrubki brakuje. Dobra, i ta jedna śruba. Trzeba ogarnąć, poszukać. Gdzieś tu miałem jakieś takie różne podręczne duperelki. O, o, o, o, o. Zaraz zobaczymy, czy coś tu podejdzie. Czy to są wszystkie takie same? Tak, tu chyba są wszystkie takie same, więc jakiego bądź wkręta wezmę. I powinno być gić. O! tu mi się rozłączył. Kurde, bo ja ładowarki nie mam podłączonej. I dlatego mi się rozłączył, bo ja mam tableta. Zazwyczaj mm, mam tableta. Muszę wleźć pod biurko. co? Tablet mi się uśpił. Bo na baterii jest, wiecie, plan oszczędzania energii. Coś tam, coś tam. I mi się rozłączył. Ok. Wkręty wkręcone. No, tu mi się jeszcze by wysypało. Wkręty wkręcone. Będzie można to odpalić. Zrobimy jeszcze małe czyszczonko. Czegoś takiego używam, polecam. Zaraz złapie fokusa. O, kurde. Aj piór. Ładnie pachnie. Fajnie. Fajnie powiedzmy. Fajnie. Tylko nie pryskajcie na jabłko. Powiedzmy, że testy Dei są w trakcie. W sensie, bo to potrwa, to nie jest tak, że włoży się bateryjkę, działa, super, będzie git. To trochę potrwa. Trochę IP, bo tu jeszcze coś jest. No klapa jest troszeczkę porysowana. Myślałem, że to jest jakaś naklejka czy coś. Ale okej, okay, z jednej strony już jest w miarę czysto. Teraz jeszcze spód. Spodziewałem się, że to będzie jakiś dramat ogólnie. Budziciaki czasami potrafią być ciekawe. Cie ciekawe pomysły mają pomysły. Dobra. I zaraz będzie trzeba to... O. walnąłem w kamerę, w sensie w iPhone'a. Ok. <śmiech> Teraz zobaczymy, jak wygląda wnętrze. Hmm. Trochę ofyflany, ale nie widać. Nie widać tego, że jest trochę ofyflany. Nie ma tragedii. Okej, okay, zobaczymy, cię się włączy. I co? Nie włączy się. Włączy się! Włącza się. Okej. Okay. Muszę tutaj. O i teraz na starcie ma 70 stopni, to dużo się nie zmieniło. Teraz jak ja tu mogę wam to pokazać? Kurczę, jak wam to pokazać? Tak sobie biurko skonfigurowałem, że dupa, nie mogę nic pokazać. Od góry też nie? O, o, o, może tak. No Teraz temperatura, temperatura spadła, nie, fokusa mi tu nie, o widzicie teraz jest 50 stopni. W sumie w idlu nic się nie dzieje za bardzo. Ktoś pyta o Xiaomi, ja nie mam pojęcia ile kosztuje wymiana ekranu w Xiaomi, nie naprawiam tego. Nie mam zielonego pojęcia. Nie pytajcie mnie o nic związanego z Androidem. Nie mam nic lepszego do czyszczenia teraz ekranu, ale trochę go wyczyszczę tym specyfikiem. Specyfikiem do, do aluminium. O, teraz spadła temperaturka do 40 stopni. Ok. Pobawię się, zobaczę jak to będzie z tymi temperaturami. To co jeszcze Wam chciałem pokazać dzisiaj, to coś czego używam od dłuższego czasu i mogę śmiało polecić w tej chwili, czyli tak, ładowarka, duża, duża ładowarka od firmy, zobaczcie, firma się nazywa Kowol, 140-watowa ładowarka na tranzystorach, GAN, zapomniałem jak to było. G Gal, nie pamiętam, kurczę, wybaczcie. To musicie doczytać, o co chodziło z tymi. To jest domieszka czegoś do tranzystora, przez to ma większą sprawność, mniejsze wymiary i tak dalej. 20V, 5A, 100W. I naprawdę daje radę. Używam tego od kilku ładnych miesięcy. Jest Power Delivery, dlatego to się tutaj znalazło. I ma też zwykły port typu A z Quick e, Charge'em czy coś takiego od Qualcom'a. Więc jak widzicie 12V, 18W, 1.5A, coś takiego. I żeby używać tego z tym sprzętem, taki jak. Ja już to kiedyś pokazywałem na jakimś shortcie, taka przejściówka MagSafe do USB-C. I jeszcze coś, kabelek USB-C od 3MK, silikonowy, taki wiecie, fajny, giętki bardzo i tak dalej. O właśnie, azotek galu zamiast krzemu. Dzięki za wyjaśnienie. Więc to sobie podłączymy. To wam pokażę, bo to jest spoczko. Mam tutaj listwę zasilającą. I wam pokażę jak to działa. Kurde, ten kabel jest trochę za długi, bo jest strasznie długi chyba z... Dobra, o tu będziecie coś widzieli. I teraz wam jeszcze pokażę, czy ja wam to pokażę że to działa w taki sposób i to udaje power delivery o właśnie widzicie przełączyło się i będzie ładowało no mi zapierdziela tu ja mam baterię już naładowaną do 90% więc ogólnie tutaj nie będzie szału z prądem. Ale jest spoko. I takiego czegoś możecie używać. I to jest bardzo spoko, bo jeżeli macie kupować specjalnie ładowarkę na MacSafe, która jest dość stara do takiego sprzętu, to to nie ma sensu. A jest jeszcze wersja na starego MacSafea. Takie coś możecie kupić Wulkanie Cen. Ja to kupiłem Wulkan Cen, ale nie tylko, nie tylko w takiej formie to można sobie kupić. Jest też Baseus na rynku, też ma coś takiego. Ja się cieszę, że to się za, udało zrobić. O, temperaturki widlu spadły do 30 stopni. Ja teraz sobie odpalę szybko Da Vinci. Mam nadzieję, że nie będzie się sapał o... O co, nie będzie się sapał? O, już wiem, co wam pokażę. Ha! I widzicie wszystko. No kurczę, taki mały ruch, a już jest zarąbiście. I wszystko widzicie. Widzicie, ja sobie tutaj składałem różne rzeczy. Ostatnio na przykład, patrzcie, spawanie baterii albo płytę za 90 zł, to chyba składałem w domu. I jeszcze jest ten live tutaj, znaczy live, co ja gadam. Dzięki, Dariusz. Okej, okay, nie, nie pokażę. Bo mam media offline. Na dysku zewnętrznym mam materiały. Zaraz odszukam dysk. Już mam dy dysk, jeszcze znajdę kabelek. Może się uda to podłączyć. Gdzie mam kabel? USB-C do USB-A. OK, mam kabelek. Chciałem puścić render i zobaczyć kabelek USB-A, USB-C. Ja tak na tym sprzęcie pracowałem. Dysk twardy, zewnętrzny. Dobra, spróbuję to zamknąć i może się wczyta jeszcze raz. Jak zdjąć warstwę antyrefleksyjną? No można to zdjąć w taki sposób, że chusteczki higieniczne, nie chusteczki higieniczne, tylko do dziecięcych tyłków. Takie wilgotne. Oh. <kluzny> Wi-fi antenkę bym tutaj zrzucił. To jest odpowiedź na wasze problemy. Jeżeli macie tą warstwę, wiecie, Stain Gate to się nazywa łapla. Czyli ten problem z wycierającą się matrycą. Okej, okay, coś zepsułem z ekranem. Dobra. O, to skaszaniłem i to mocno. Coś? Bo coś się wysypało. Czy się? Co się wysypało? Kamerka się wysypała. No jak to zwykle bywa, ten głupi Kamlink się wysypał. Ok, Kamlink wrócił, a ja wczytuję projekt i zobaczymy czego wczyta. Co? Nie wczytał. O, jesteśmy. Widzicie dane wczytane, dane wczytane z dysku na USB. I puścimy render. I zobaczymy jak to pójdzie, do ilu się nagrzeje. Nie, tak, to jest źle. Kocze, no nie do końca będziecie widzieli niestety. Czy tam to widać? Mamy aktualnie 63 stopnie. Wyglądałem tam, jak byłbym pijany. 70 stopni już, no to chyba chłodniej nie będzie. Jeszcze profil. Jeżeli chodzi o szkolenia, to najwcześniej temat będzie pod koniec lutego może będzie aktualne. Coś co, Coś będę mówił na ten temat. 77 stopni. Ale nie rozkręca wiatraków zbytnio. Nie wiem jaką krzywą tutaj mam ustawioną. Automatik. Tak, trenażer jest mój. Kiedyś jeździłem, kiedyś trenowałem, to coś tam kręciłem w domu zimą. 80 stopni 82. Tak sobie idzie. Hmm. No takich różnych ładowarek to dużo firm sprzedaje. o 84 stopnie się rozkręcił troszkę e, wentylatorem. Do 2,5 tysiąca obrotów idzie w tej chwili. 85 stopni. O, czy tysiące obrotów. Wkręca się. Nie wiem, czy to będzie widać, ale się trochę wkręca. Ale nie ma szału. W sensie nie ma tragedii. Coś mi tu matryca przyciemniła się, ale to chyba jeżeli chodzi o huby USB-C i tak dalej do Macbooka to ja testuję jeden taki hub od firmy Zenwire i jest spoko, nie zawiódł, jeszcze nie powodował dziwnych rzeczy, chyba nawet działa z Macbookami M, tak działa z Macbookami na prockach typu M, M1. Więc jest spoko. 86 stopni, czyli pół tysiąca obrotów. No, troszkę się to rozkręciło. Teraz sły zaczynam słyszeć wentylatory. 4000 obrotów. A jest 85% materiału już przerobionego. No, to był tylko render. Jeszcze taka zwykła praca to też trochę to wszystko obciąża. No, teraz już zaczyna być, słychać wentylatory. 5000 obrotów praktycznie wjechało. Temperatury zaczęły spadać. 78 stopni. No, słychać. Słychać już wentylatory. Nie wiem, czy to wentylatory. Słychać. A tu się praktycznie robota zakończyła. I co zostało? O, skończyło się. 6000 tysięcy obrotów weszło, powiedzmy, że może być. To jest staruszek tak naprawdę ten sprzęcior, ale daje radę jeszcze. Można coś tam porobić na tym sprzęcie, a na to nie zwróciłem uwagi. Ale ten render zajął w sumie nie wiem ile, 4 minuty 30 sekund materiał trwał mniej więcej 8 minut 15 sekund. Więc tak połowę tego co trwa, czyli jakieś 12,5 klatki pi razy drzwi oczywiście. Dobra, ja to wyłączam, działa jak dla mnie może być. bo były dość czyste, w sensie nie było tam zbytnio kurzu. No okej. Okay. Można zamykać. Ktoś pytał jeszcze jaka jest konfiguracja tego sprzętu. Już wam pokazuję. Kuch, ale widać tu tyle co nic. Odbicie światła jedynie widać co za. O teraz chyba coś widać. Jest tu Intel Core i7. Ale właśnie nie, nie widać jaki. Dobra to wam tak nie pokażę bo to bez sensu. Zaraz poszukam. Gdzieś tu miałem Geekbench'a bodajże. A Geekbench pokazuje parę rzeczy chyba z tego co pamiętam. Zaraz znajdziemy tego Geekbench'a. To tam więcej informacji powinno być. No Chyba, że nie znajdziemy Geekbench'a jednak. No chyba jednak nie mam Geekbench'a. Myślałem, że mam tutaj Program, ale dupa blada, nie mam. To musiałbym go ściągnąć. Zaraz go ściągnę, to wam pokażę jaki tu jest procesor, bo ja sam nie pamiętam jaki tu jest procesor. O, kabelek się nagrzewa trochę. Żem jeszcze zainstalowanego tego Geekbencha, ale jednak nie. Dobra, to szybko ściągam. Zaraz to odpalimy. Tak, coś takiego może być, Sławek. Ale zaraz to potwierdzę. Pstu ja nie pamiętam. Odpali się ten Geekbench, pokażę co tam w środku siedzi. Jest. Więc jest tutaj i74870HQ, 2,5 GHz, 16 GB i jeszcze jest tu grafika AMD Radeon R9 M370X. Taki jest konfig tego sprzętu. Tutaj jeszcze można zobaczyć parę informacji. No. Więcej Wam tego nie jestem w stanie zbliżyć dzisiaj. Tak wygląda konfig tego sprzętu. Szczerze mówiąc, do codziennej pracy spoko. Nawet te materiały w 4K można też ogarnąć, aczkolwiek, e, aczkolwiek muszę tam ogarnąć skalowanie, jakieś tam proxy, coś tam, coś tam, ale ogólnie. Da radę w tym moim prostym montażu, nie ma, nie ma problemu z tym sprzętem. Matryca też jest bardzo wygodna, klawiatura też. Trackpad mógł być trochę większy, ale nie jest tragicznie, więc ogólnie spoczko. I dźwięk też jest w miarę ok z tych głośniczków, to jest zaleta maka tego przynajmniej, że nie drogi a ja jeszcze daje radę. Nie wiem, jakby to pod Windowsem chodziło, ale... Pod tutaj makiem jest git. I spoko. Muszę teraz to wszystko porozłączać. Pastę wymieniłem, jest gitara. Kolejne pół roku będzie miał przed sobą. Okej okay, moi drodzy. Nic nie popsułem przy tym. Może że tam śrubokręt gdzieś mi się e, ze, ześlizgnął, to nic się wielkiego nie stało. Pasta wymieniona, sprzęt myślałem, że będzie w gorszym stanie. Wewnątrz jest ok, więc to chyba tyle. Nie zajęło to tyle czasu co poprzedni MacBook Air, z tamtym MacBookiem R poprzednim, co, co był live. Chciałem jeszcze naprawić tą ładowarkę. Odlutowałem kabel, sprawdziłem, co tam się dzieje, ale nie wiem, w sumie odpuściłem, bo. Przy takim napięciu sieciowym, to muszę mieć pewność, co jest grane, więc staram się tego nie naprawić. Jak tam nie było żadnego bezpiecznika albo coś, to odpuszczam sprawę, więc odpuściłem sprawę z tamtą ładowarką. I dlatego chciałem Wam pokazać taką konfigurację. Ładowarka typu USB-C plus takie właśnie kabelki. Jeszcze raz Wam to pokażę, bo to jest całkiem spoko opcja. W sensie takie przejściówki, jak macie starszy sprzęt, to myślę, że to się bardziej opłaca kupić niż dedykowaną ładowarkę na maksy i się tylko w tym zamykać. A tak można podłączyć taki adapterek, naładować sprzęt. Można, można podłączyć też inne urządzenia po power delivery. Macbooka nowszego, telefon, yy, cokolwiek. Więcej możliwości, bardziej przyszłościowe. To jest dość drogie, ale działa zarąbiście. Więc nadaje się do takiej dużej kobyły. I działa spoczko. Więc tyle, moi drodzy. Dzięki, że byliście ze mną w tej trudnej chwili i dawaliście mi otuchy, a ja nic tu nie skiepściłem przy tym. Trzymajcie się, do następnego razu.